i dzisiaj nagrywamy 6 tytułów w szkole Jeżeli się wam spodoba, zostawcie łapkę w górę Zanim zaczniemy nagrywanie, chcę wam opowiedzieć informację Prawdopod Prawdopodobnie mój fanpage będzie od września albo od października A z asystatem jeszcze nie wiem, bo nie wiem czy jeszcze pisaliście, czy nie, czy zrobić, czy nie Dobrze, a więc zaczynajmy. Sześć typów uczniów w każdej szkole. Jeden kuj. No, kujon to taka osoba, która no zawsze czyta jakieś edukacyjne książki, zawsze się zgłasza na lekcjach, przypomina o kartkach w sprawdzianach czy testach. No i no jest bardzo, bardzo mądra. Tylko nie wtedy kiedy pytają, czy coś u na spraw, Asia? Hmm? Nie, niestety nie zjąłem. Nie umiem, dopiero dzisiaj się uczę, wiesz? Bo wczoraj zapomniałam. A, szkoda, bo myślałam, że coś wiesz. Dobra, ja spadam, pa. Jak mogłaś? Ale co? Dostałaś piątkę ze sprawdzianu to być jakaś wielka pomyłka Nie nie chcę nie lubię się kłócić, pa! Co za debilka Numer dwa, Lis Lisusy to osoby takie podobne, takie podobne, takie... Nie mamy tego nazwać inaczej Są podobne, podobne niż, podobnie niż kojone, Tylko, że mają lepsze relacje z nauczycielami i... Wie pani co? Tak. Dzisiaj, proszę. Dzisiaj yy, widziałam martwego Jerza. To bardzo smutne, Emilko. Tak, i nie mogę zapomnieć o tym, co ja mam zrobić. Wiesz, co? Może poczytasz jakieś książki i zapomniesz wtedy o tym, co ty na to. Dobrze, dziękuję, proszę pani. No to ja idę do biblioteki. Do widzenia. Do widzenia. Numer 3 takie osoby, co są bogate i mają wszystko od rodziców Oto one Karto ma dużo hajsu od rodziców Tato ma dużo hajsu od rodziców I czeka co, kupuje wszystko co chce. Teraz. Hello Wow ale to podobała się No chyba... w sklepie tam są y, parkowe rzeczy i też nakupowałam dużo, bo kupiłam trzy pary Getro z Adidas, 2 pary koszulek z Pumy i trzy torby z Nike wow, ale się cieszę, bo nie wiesz jak się dzieje Na nie, nie musisz mi złożyć. ja tak tylko rozumiem więc ja sobie chyba pójdę. Yy, Numer żarło, żarło, kto osoba, która wszystko żre kiepszy, z i tym podobne, oprócz po tych. Nie kaloryczych żarci, do czego tak gruba? Ale ja jestem głoda. Właśnie zakupowałem yy, warzy, Kupiłem yy, rzepę, marchew i cukinie. Wow, mogę się podać, no Ale eee, he, he, he. Co się dla mnie do żarcia, bo umrę z głodu. Mam tam warzywka też Tu warzywa są dla słabych. Aha. Przed i Tumblr Gill. Tumblr Gil to osoba, która ubiera się markowo, czy ubiera się w markowe rzeczy. Ma wszystko markowe, musi się markowo lub y y ładniej i.. Próbuję robić selfie i tym podobne. No, sami zobacz. Wczoraj dostałam takiego fajnego iPhone'a S6. Muszę zrobić z nim zdjęcie. Ale gdzie ja zrobić z nim zdjęcie? O, już gdzie zrobić zdjęcie! W toalecie! Ale zanim ja zrobię zdjęcie, muszę się pomalować i to Ostatni, czyli mój typ to. Szara myszka. Szara myszka to taka osoba, która. Jest odizolowana od wszystkich, nie lubi rozmawiać z ludźmi i po prostu jest omijana przez y, społeczeństwo. Ach, jak mi się on podoba, tylko szkoda, że nie mogę do niego zagadać. Jestem zbyt brzydka, żeby z nim rozmawiać. Witaj, brzydalu Ja nie nalizam nice swojego życia się. Po... ta się poczuć wpłynie To tyle na... To tyle... No, to tyle, tyle, tyle, tyle, tyle, mnie Jakbym zgabiła od jakiejś innej youtuberki, która też nagrywała, to napiszcie, bo nie chcę mieć kłopotów Jak Ci się podobało, to zostaw w górę oraz daj mi suba, jakbyś jak chciał albo chciała jakieś kanały, na przykład top 10, top 6, top 5 ty, ty, ty, albo rzeczy i tym podobne dobra, ja już kończę ta ta